Co musisz zrobić, jak ciągle, pomimo wielu lat od zdarzenia, nie zrobiłeś badań lekarskich i psychologicznych za jazdę po alkoholu, a nagle prawko chcesz odzyskać. I tradycyjnie zapytanie mojego widza, Panie Darku, yy, Chciałbym, aby udzielił mi Pan informacji na pewien temat, gdyż nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi. Chodzi o to, że w 2004, no teraz jest 2018, więc bardzo, bardzo dawno temu, najstarsi górale nie pamiętają, zostało mi odebrane prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu, zostało zabrane na okres dwóch lat, i dostałem wtedy pismo, żeby stawić się na badaniach, których, na które niestety nie poszedłem. Domyślam się, że było to skierowanie z Policji na ówczesny stan prawny. Czy po tak długim czasie muszę robić te badania, czy wystarczą zwykłe, które się robi zapisując na kurs. Jeżeli trzeba je wykonać, to co dalej, jeżeli wyjdą pozytywnie. No, widz mój tutaj dzieli już skórę na niedźwiedziu, gdzie muszę się z nimi udać, aby ponownie móc przystąpić do egzaminów. Z góry dziękuję za odpowiedź, pozdrawiam. Pierwszą rzeczą, jaką bym ja zrobił na miejscu widza, to yy, odnalazł stare skierowania z Policji, na podstawie których te badania można wykonać. Często niestety przez 14 lat mogą ulec jakiemuś zagubieniu, zniszczeniu mógł się widz przeprowadzić, no różne rzeczy, ale zacząłbym od znalezienia tych skierowań. No, no jeżeli je zagubiłeś, to po prostu pójść do wydziału komunikacji, wyjaśnij sytuację, poproś o kolejne. Tym razem ze starostwa. I jest taka sprawa, że ani psycholog, ani lekarz WOMP nie, nie może Cię zbadać pod kątem jazdy za alkohol, bez tych skierowań i stanowczo odradzam się jakieś oszustwo, czyli pójście do pierwszego lepszego lekarza, na przykład szkoły jazdy, czy pierwszego lepszego psychologa y, transportu, ale bez poinformowania go o tej y, całej sytuacji. On ci wystawi orzeczenie z inną podstawą prawną, wydasz tylko pieniądze, potem będzie jakaś taka konfliktowa sytuacja, że ty będziesz tam psychologowi wmawiał jedno, tu drugie, prawda, a orzeczenia będą bezwartościowe. Natomiast, jeżeli już masz te dwa pozytywne orzeczenia, to trzeba pójść do wydziału komunikacji, wyrobić sobie profil kandydata na kierowcę. Jest to też nowy wynalazek, także 14 lat temu go na pewno nie było. Później prywatnie radzę pójść do jakiejś szkoły nauki, jazdy na na to, aby się troszeczkę podszkolić z jazd dodatkowych przed egzaminem państwowym. No, bo oczywiście egzamin państwowy zdajesz w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, natomiast szkoły jazdy się na tyle znają są obeznane z tą procedurą, że wytłumaczą Ci krok po kroku co masz dalej robić. No, uczciwy jestem na tyle, że Teoretycznie, co wszystko powiedziałem, jest bardzo proste. W praktyce nie jest łatwe. No, często problemy są już z przejściem badań. No, zdanie egzaminu państwowego tego na prawo jazdy też jest trudne, ale powiedzmy, zakładam, że widz tutaj przyłoży się do nauki, wykupi parę jazd dodatkowych i będzie Ok, także problemy na pewno jakieś będą Temat jest na następne wideo Często po badaniach w WOMPie dostajesz prawo jazdy terminowe na rok, na dwa, na pięć, no fajnie jak na dłużej, no i wtedy jeszcze z tym terminowym prawem jazdy po paru latach musisz pójść do lekarza uprawnionego do badań kierowców na przykład takiego jak ja, czy jakiegoś innego, którego sobie wybierzesz w swoim miejscu, zamieszkania, czy gdziekolwiek indziej. Także, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. Jestem gorącym zwolennikiem robienia tych badań od razu. Nawet nie wiesz jakie różne problemy wychodzą w czasie tych badań. Przy, przychodzą do mnie, no nie powiem, że już tysiące maili z rozpaczonych kierowców, szczególnie zawodowych. Wydawało mu się, że to bułeczka z masłem, bo tam sobie poczytał lala, la la, że to tam się idzie, wchodzi wychodzi. I fajnie jest jak tak jest, natomiast y, często jest tak, że odzyskanie tego prawa jazdy staje się drogą przez mękę. Y, jeszcze raz zapraszam Cię na mój kanał y, YouTube, tutaj kliknij aby się zasubskrybować lub obejrzyj kolejny filmik z cyklu badania kierowców za jazdę po alkoholu.